Cena pierwsza produkcja Osmo 2. Cześć wszystkim w dzisiejszym odcinku recenzja Osmo Mobile 2. Osmo Mobile 2 to mobilny stabilizator przeznaczony do telefonu. Jego dźwigni to 150 gramów wytrzymuje na baterii około 15 godzin. Jego funkcje to Hyperlapse, Timelapse, zwolnione tempo oraz Motion lapse czyli timelapse z ruchem. Kosztują w granicach od 200-300 zł, w zależności od stanu. Na oliczie najtańszy eksem to znalazłem za 100 zł, natomiast był on w fatalnym stanie. Jak przystało na firmę DJI, obudowa Osmo Mobile 2 jest wykonana perfekcyjnie. Na jego obudowie znajdziemy wszystkie tak jak włącz-wyłącz oraz zmiana trybu pracy, joystick do sterowania głowicą, przycisk nagrywania oraz stop klatki oraz suwak do zmiany kąta widzenia. Aby wykorzystać pełne możliwości tego gimbala, należy jest aplikację DJI GO. Proces łączenia jest bardzo prosty i może go wykonać nawet pięciolatek. DJI Osmo Mobile 2 to idealny stabilizator dla osób z małym budżetem, uwagającej dobrej jakości.